Wyobraź sobie świat, w którym każdy człowiek ma pełen dostęp do sumy ludzkiej wiedzy. Edukacja XXI wieku. Czy w przyszłości człowiek będzie bezpośrednio połączony z całą wiedzą zgromadzoną w Internecie? Pytanie nie powinno brzmieć czy, a raczej jak i kiedy. Na to pytanie wciąż nie znamy odpowiedzi. Jednak można założyć, że głównym zasobem, z jakiego będziemy korzystać, stanie się Wikipedia. Już dziś Wikipedia stawia na wspieranie edukacji. Uczniowie, studenci i nauczyciele korzystają i z tej ogromnej encyklopedii i z projektów takich jak Wikimedia Commons, Wikidane, Wikisłownik, Wiki źródła. Edukacja, jaką znaliśmy dotąd, staje się przeszłością. Projekty Wikipedii nie tylko dają dostęp do wiedzy, ale faktycznie podnoszą kompetencje XXI wieku. Wiki-edukatorzy z całego świata działają na rzecz wprowadzenia Wikipedii i jej projektów siostrzanych do programów nauczania. Tworzą wiki-kluby, zajęcia akademickie, wiki-projekty fotograficzne i edycyjne dla młodszych i starszych uczniów. Szkolą nauczycieli i wykładowców z idei i zasad Wikipedii oraz jej projektów siostrzanych. Tysiące możliwości urozmaicenia lekcji, przeniesienia ćwiczeń na inny poziom i zdobycia unikalnych kompetencji czekają na Ciebie i Twoich uczniów, studentów. Włącz Wikipedię do programu nauczania. Efekty tej decyzji zachwycą całą Waszą społeczność. Edukacja zmienia się na naszych oczach. Wikipedia jest jednym z najważniejszych pionierów tych zmian. Nie tylko stwarzając bazy do nauki przyszłości, ale także dając wspaniałą lekcję wolontariatu i współpracy. Lekcje wspólnego budowania sumy ludzkiej wiedzy, by była dostępna dla wszystkich za darmo i wszędzie.